Kim jestem? Nazywam się Damią Grzegorzyca. Z wykształcenia jestem nauczycielem klikowania fizycznego. Prowadziłem pływaków, sportowców. Ale po pewnym czasie, biorąc pod uwagę moje doświadczenia życiowe i biznesowe, postanowiłem również ukończyć coaching na wyższej szkole biznesu. Pracuję z przedsiębiorcami, pracuję z osobami prywatnymi. Nie pracuję na ich przyszłości. Pracuje na ich zasobach, czyli na tym, co mi ta dziewczyna. Człowiek powinien sobie uświadomić, co w środku, po to, żeby pójść dalej i zacząć działać do przodu. I to jest moja rola. Ale, żeby mi było dobrze wam opowiadać o sobie, to jeszcze taka ważna sprawa. To są moje role w życiu. Każdy z nas pełni swoje role. My nie, nie pełnimy jednej roli. Jestem przedsiębiorcą. Jestem Połczy, jestem jestem nauczyciela, uczy dzieci pływania, dorosłych również. Jestem ojcem, dwóch mądrali. Jestem mężem jestem wariantem. Wariantem dlatego, że czasami lubię się uciorać błotem, obiec jakiś ramagedon, zmęczyć się, przebiec był maraton rybnicki tego typu rzeczy. Dbam o siebie, o swoje zasoby, o swoje zdrowie, o, swoją, o, swoją, o swoje dobrostan. I to jest mój zasób do tego, żebym mógł dzisiaj z wami spokojnie rozmawiać. Więc nie zawsze tak było. W 2012 roku na świat przychodził mu starszy syn Franek. Żona była w ciąży, a ja z sukcesami handlowałem z Chinami. Szczekałem kontenerami całe towary, ponieważ biegle znam angielski, więc y, bardzo szybko załatwiałem kontakt w Chinach, ściągałem towar. Pewnego dnia taki już przesiąknięty, taką pychą by powiedział z sukcesami, tę decyzję, sprowadziłem towar, który był towarem niezgodnym z zamówieniem klienta i w ciągu kilku, dosłownie, chwil straciłem około 100 tysięcy złotych. To mnie mocno załamało, aczkolwiek ja jestem człowiekiem, który po chwili załamania od razu bierze się do walki. I zamiast opuścić, zacząłem starać się jeszcze mocniej odzyskać te pieniądze. W związku z tym zacząłem brać kredyty po to, żeby je inwestować, w sposób nie do końca dobry, bo w nowe pożyczki dla przedsiębiorstwa. Zostały potem oszukane trzy razy z wylądowały w sądach, a zadłużenie wzrosło do 200 tysięcy. Było bardzo ciężko do tego stopnia, że żona chciała odejść yy, właśnie znowu narodzonym synkiem, a jeśli ja się chciałem powiesić, myśli samobójczy. Myślę, że niestety jest dobry, żeby o tym powiedzieć. też zrozumiałem inne metody. I to był upadek, w którym ja byłem bardzo mocno, tak nisko byłem, że nie miałem żadnej zdolności działania. To nie było dobra. I mogłem zabrać się do roboty. Roboty była taka, że podjąłem pracę, Mieszkać na kafarkach, bo ciężko było do tego nowego domu kupić No Mnóstwo rzeczy się wydarzyło, o których chciałbym się zapomnieć, ale mówię o nich, żebyście widzieli, że można cały czas coś z tym robić. No i tak sobie jakbyś funkcjonowałem, ale to poczucie winy mnie strasznie leczyło. Taki, nie próbujemy się A Ale jakiś cudem wygrałem ja konkurs. Przedażowy moje w mojej firmie, takie dwumiesięczne, i nagrodę zabrały mnie do Warszawy na kongres. Kongres przedsiębiorców nazywał się Naszana czy bez kongres, był w roku 2014. I wówczas ze sceny usłyszałem bardzo ważne słowa, które spowodowały się, popłakałem, coś we mnie i zrozumiałem na że jestem niewinny. Że towar, który się wydając z Chin, sprowadza dobre intencje. A szkoda, po, po prostu w ostatnim się z kontraktu, a nie miał dobrego zabezpieczenia w odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorczości i podniosł za to Co mogę dobrze zrobić w moim domu? Żeby mógł normalnie funkcjonować. Bo myślę, że nie mógł normalnie funkcjonować jako przedsiębiorca, ale muszę sobie uporządkać sprawa w domu. Zaczynamy od naprawienia plamki, cieknącego prysznica, odetkania odpływu z kuchni i takich prostych rzeczy domowych po to, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Zaczymy Zacząłem się rozwijać. Teraz będę pracować rozwojem rozwoje osobistym. To po kilku latach pumpknęło mnie do tego, żeby samo zostać koczem i wspierać osoby. Nie mówimy o terapii, tylko o pracy na przyszłości, tylko na to, co macie i co możecie zrobić, żeby wasze było życie bardziej spełnione zgodnie z tym, co czujecie w sercu, a nie co wam każą innym. Otoczenie światło Ale Ale dobrze. Jak mówię, nastało odrodzenie. To zobaczenie, które sobie dało. Wybaczyło oczywiście wszystkim tych, którzy jest czwierdzili. Ale to właśnie było wybaczenie sobie. Ukochanie siebie, zrozumienie, że jesteś jedyną osobą, która może dać sobie wsparcie w takiej ilości, w jakiej co jest potrzebny. Nikt z zewnątrz. Nie zaczynasz tego, co jak ty sam możesz sobie dać. Ja tylko przedtem usłyszałem scenę w obecności 6 tysięcy ludzi, przedsiębiorców. Kiedy już sobie zobaczyłem, i sobie wsparcie, potrzebny mi jest zasób. Skoro jestem z taki to. niewinny, na razie jeszcze czyste, jak to małe dziecko, ja muszę wiedzieć z czterech powodów do świata. Po pierwsze, bo zmieszczony że siebie, zaproszę, że jestem. Po drugie, ustalam sobie, jakie są dla mnie najważniejsze wartości w życiu. I wartości jest u stóp. gdzieś tam w internecie i gdzieś tam stóp Z, z tekstu ciężko wybrać, bo każda jest ważna. Dla mnie w tamtym momencie. W tamtym momencie. Pierwszym najważniejszym się było w życie. Bo wybrałem życie. Trudne, ale wybrałem życie. Drugi była rodzina. Zdrowie. Był taki moment, że popadłem w przepracowanie na 28. I dostałem zapalenie prostaty. 30 34 po WF No nie będę wisał teraz trzecia szczegółów, ale. Trafiłem, była opiekę urologa, który mnie leczyła antybiotykami, lekami przeciwzapalnymi przez około miesiąc. Kiedy się skończył chciałem przepisać drugą serię, ale wykupiłem receptę, kupiłem i wziąłem się w ciągu tygodnia w medycynie chińskiej wprowadziłem do przystaw. Bardzo szybko zdrowie. Natomiast e, budowanie życia, od tego momentu zrozumiałem, że mam też na mnie bardzo mocne zdrowie. Czyli zdrowie, rodzina, życie. Bezpieczeństwo. Przestań podejmować takie ryzykowne decyzje niespracone, inaczej pracować w biznesie, inaczej zabezpieczyć rodzinę, że chodzi o bezpieczeństwo. Wam też warto było zbudować swój skoncentrować się, jakie są wartości, jeśli ktoś będzie chciał. To mamy do szablo z wartościami, Mogę wysłać komuś na lewego, gdyby ktoś chciał takie ćwiczenie, że sobie powykreśla. Najpierw wykreślić 50 wartości ze 100, 50 jeszcze 20, 30 które zostaną, jeszcze 20, zostaną 10, i potem już sobie będzie łódkował, które są dla mnie najważniejsze. Co to daje? Że w momencie, kiedy. Nawet mi się lepiej mikrofonu. Co to daje? Że w momencie, kiedy staję przed dylematami, to najpierw patrzę na swoje serce, jak nie się bardzo szczęki. Gdyby ktoś mi teraz zaproponował, żeby uprawiał jakiś ryzykowny sport na przykład, nie wiem, skoki spodokraniowe to, jak powiem, za 30-40 lat będę do człowiek. Bo dla mnie to jest jeszcze ryzykowne, też pewnie ktoś może z nas skakał, albo może uznać, że to jest fajne. Ja osobiście tego nie podejmę, dlatego, że bardzo mi zależy na bezpieczeństwie swoimi rodzicami. To jest mój wybór, jestem z nim zgodny i mi to w tym momencie nie będę miał o ja że na przykład kolegę na moim jedzie sam, wiecie sama dobrze zbudować swoje wartości, bo to są powody do życia. Jeżeli moją wartością jest rodzina, to ona nie trzyma przy życiu. Jeżeli moją wartością jest zdrowie, to jest jasne, że nie dbam, nie zejdę na wieku 40 lat, już mam 41, jest 10. Jeżeli moją wartością jest bezpieczeństwo, to będę kierował, zawsze je brał pod uwagę w momencie, kiedy robię coś nowego. Czy to jest mnie, dla innych również? dla mojej rodziny i to. Chciałbym, żebyście też ubrać To jest, w z mojego męża, jeżeli chciałbym kogoś udarować tą miłością, czyli pożądować wolę, to z pustej butelki nie naleję. Najpierw pokochać siebie, czyli o swoją pełną butelkę. Jeśli pełną butelkę, to łatwiej ci będzie kochać innych. Jak nie kochasz siebie, jesteś w poczuciu winy, masz na siebie pretensje, to będziesz widział te, jak to jako lustro także innego człowieka. i będziesz człowiekiem. Uszkniały. Trudno Cię będzie kochać tym ludzi. Jeżeli chcesz komukolwiek pomagać, zacznij od siebie, za to swój po to, żebyś ty miał siłę pomagać innym ludziom. Dlatego ja bałą z tym dobrostan, dlatego piję dzisiaj wodę, już mi raz ja upał prześpiewanie, ale piję wodę po to, żeby z nami dobrze rozmawiać. Bałą z i A ta jeszcze jest bardzo, bardzo ważna. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że jesteście teraz w pewnym momencie swojego życia, że macie swoje zasoby. Ja wychodzę się z pływania. Prowadziłem pływaków i sam. Dlatego tam, gdzie kończą się Twoje możliwości, tam dopiero zaczyna się twój rozwój. Jeżeli wczoraj przebiegłeś kilometr, Twój rozwój rozwinie się, e, nastąpi dopiero na, sto, na 1100 metrów, na 1500, na 2000. i więcej przebiegniesz, jak przebiegłeś 5 km w godzinę, to Twój rozwój zacznie się, przebiegniesz o 50 minut. Będziesz bardziej znaczony, a Twój się rozwija. To samo dotyczy Możliwości intelektualne, nauki, zdobywania umiejętności, rozwoju osobistego, rozwoju zainteresowań, budowania związków. Zawsze coś, co jest bardzo trudne, jest dobre, bo w tym momencie, dopiero zaczyna się rozwijać. Czasami przyda się tak bo zawsze jest takie bardziej amerykańskie do przodu, do przodu, nie zatrzymujmy się będzie ekstra, będzie super a ja chciałbym spojrzeć, że tak liczy się każdy krok każdy ale czasami ten krok będzie do tyłu i nie jest to zły krok bo to jest refleksja wy zrobiliście dzisiaj potężny krok w tyłu w ćwiczeniu, które wam zaprezentowałem. Robi no się czasami krok bo, dlaczego? Oraz tutaj, ja tutaj na siebie patrzę, widzę siebie, wyszedłem z siebie i nie mogę się obserwować. Jako osoba zewnątrz, nie one jest Trudno patrzeć w siebie. Czasami łatwiej jest patrzeć, skorzystać, że skorzystać z wyborna sytuacja. Więc zmieniamy wtedy punkt widzenia perspektywy I to jest bardzo dobry. To mogę, pomaga przyjrzeć się mojej karierze zawodowej, mojemu biznesowi, mojej rodzinie i mnie samemu w tych systemach. I dzięki temu jestem w stanie podejmować ciekawe Na zakończenie chciałbym Was, bardzo w zasadzie pochwalić, jak mam na kończeniu książkę. Przygotowanie jest już do korekty. I tytuł to jest The czyli Dobry w życiu i biznesie. Ja uważam, że jestem dobrym człowiekiem, bo też jesteśmy dobrymi ludźmi. Tylko czasami trzeba sobie o tym przypomnieć, bo jeśli to tam ucieka w tym naszym biegu. I ta książka przedstawia tę historię, którą Wam dzisiaj opowiedziałem. Ale jest tam też kilka ciekawych narzędzi, które mogą się przydać dobrze opisane. Część to nie będzie długa, około 20 stron. Dobrze się czyta, tak dalej, pojadą z roku, z, roku, z roku, to odcinkami do z różnych piszda, Także takimi etapami dotarłem i jest sprawne znaczenie, żeby oglądać. I to w zasadzie tyle. Skończyła się prezentacja, i chciałbym Wam to na końcu powiedzieć, że ktoś, kto bez, bezinteresownie wyciągnął głowę, to nie jest miękki. To nie jest mięczak. Nie bójcie się bezinteresownie pomagać, ale jeszcze raz powiem: najpierw poczcie sobie, przypomnijcie sobie swoje zasoby, przypomnijcie w czym jesteście mocni, przypomnijcie że sobie, jesteście niewinni, dajcie sobie wsparcie, zabawcie sobie z drogi, swoje swoje związki, wróćcie do domu, wróćcie że jesteście że że wiele dla was znaczy. Być może nawet nie usłyszały, być może czasami są słowa, które nie padają się Warto je sobie przypomnieć, bo to stawia nas znowu na starcie. Każda chwila naszego życia jest startem. Ten start nie nastąpił 10, 20, 50 lat temu. Dzisiaj zaczynacie znów bo przyszłość. I dla przyszłości nie ma znaczenia to, co mówię. Dla przyszłości ma znaczenie to, co ja mam teraz i jak to wykorzystam. I dopóki oddychasz, dopóki serce dopóki jesteś w stanie sam wstać z łóżka, jesteś w stanie wszystko zmienić, cokolwiek by Ci przeszkadzało,